Do jej przygotowania będziemy potrzebowali 200 g orzechów nerkowca, 80 g suszonych daktyli, 60 ml napoju ryżowego, 10 ml oleju kokosowego, 3 łyżeczki w proszku. Daktyle zalewamy gorącą wodą i odstawiamy na około 30 minut. Do robota wsypujemy orzechy nerkowca i miksujemy. Pamiętajmy, aby co jakiś czas przemieszać nasze orzechy łyżką, aby wszystkie ładnie nam się zmiksowały. Jak już mamy częściowo rozdrobnione nasze orzechy, dodajemy olej kokosowy i ponownie całość miksujemy do uzyskania gładkiej masy. Po zmiksowaniu naszych nerkowców na gładką masę dodajemy do nich wcześniej namoczone taktyle i ponownie całość miksujemy do uzyskania gładkiej masy. Następnie dodajemy napój ryżowy i całość miksujemy. Na koniec dodajemy karob w proszku.